Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout będzie dotyczył się dwóch tematów, a mianowicie, czy jeżeli nie masz widzenia obłocznego, to możesz pracować na wysokości powyżej 3 metrów, a konkretnie 3,5 metra. I drugi temat również uważam dosyć ciekawy. Jeden z moich widzów nagrał przebieg badania lekarskiego oraz psychologicznego do pozwolenia na broń. Wynik był negatywny, ale według niego no, ci lekarze, ci psycholodzy nie badali go tak jak że tak powiem, powinien badać, prawda? I zastanawia się, czy tego materiału z ukrytej kamery nie może użyć jako jakiegoś dowodu, czy, czy, czy w jakiś sposób nie może zmienić tego wyniku poprzez prezentację tego, co nagrał. Bardzo ciekawa sprawa, tak szczerze mówiąc, dyskusyjna, bo za bardzo nie wiem, jak się nagrywanie badań lekarskich czy psychologicznych ma w stosunku do aktów prawnych. I zacznę tutaj oczywiście od mojego widza, który nie ma widzenia obuocznego, nosi okulary. Dzień dobry, znalazłem pana działalność w internecie, lecz nie znalazłem danych z 2021 roku, dlatego piszę z zapytaniem o obecne wymagania wzroku do pracy na wysokości w sumie do 3 metrów czy powyżej 3 metrów. Miałem pięć lat temu badania na to stanowisko z dopiskiem powyżej 3,5 metra, których nie przeszedłem przez zezaj, brak widzenia obłocznego. Teraz mam to samo skierowanie, tylko wydnieje na nim zapis, że Praca będzie się odbywała do wysokości 3 metrów. Chciałem zapytać o obecne różnice w badaniach do 3 metrów powyżej 3 metrów i czy z wadą wzroku minus 0,75 na obłoczach, oczach, ale z soczewkami mam szansę otrzymać to stanowisko. Tutaj widz nawet chce mi zapłacić, ale takich porad to udzielam raczej za darmo. Ostrość na obu oczach jest minus jeden bez korekcji. Natomiast gdy ten pan założy soczewki to potrafi odczytać bez problemu ósmy rząd od góry na obu oczach i widzi rewelacyjnie. I w zasadzie sprawa jest tutaj dosyć prosta, czyli ten pan czyta jak jest Pierwszy rządek największy na, na górze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli czyta gdzieś te rządki praktycznie najniższe. I muszę tutaj pocieszyć, bo gdzieś od dwóch lat, chyba, czy od półtora roku, dokładnie nie pamiętam. Nie trzeba już mieć widzenia obłocznego do wysokości powyżej 3 metrów. Yy jeżeli chodzi o wysokość do 3 metrów, to tym bardziej. Natomiast zmienił się troszeczkę podział tych wysokości, prawda? Kiedyś wymyślono w badaniach lekarskich, że wysokość ta prawdziwa to jest powyżej 3 metrów. Natomiast w badaniach, znaczy w przepisach BHP było, że wysokość jest wszystko powyżej 1 metra i Przyjęto w chwili obecnej zasady z przepisów BHP, że pada lekarz albo do jednego metra, no jeden metr to jest powiedzmy coś, wysokość tego, tego biurka, prawda, czy, czy wysokość stołka, czy czy jakaś tam taka no nie za duża wysokość, natomiast wszystko powyżej jednego metra to jest już wysokość, ale m, dzięki Bogu być może i dla Ciebie nie ma potrzeby tak zwanego widzenia obuocznego, prawda? i nie ma też również potrzeby badania okulistycznego, przez lekarza specjalistę okulistę. Natomiast no, lekarz musi niestety ostrość wzroku, widzenie obuoczne zbadać sam. Czyli taki lekarz jak ja bada tam powiedzmy ciebie, czy, czy, czy kogoś podobnego do ciebie, czy innego pracownika i sam ocenie. Jak ma wątpliwości, oczywiście może wysłać do okulisty, może tam wysłać do innych specjalistów, to nie ma tutaj większego problemu. Natomiast norma wzroku jest znacznie obniżona, prawda? Także mam nadzieję, że rozwiałem to pytanie. I drugi widz zapytał mnie coś, o coś innego, a mianowicie, jeszcze raz yy, yy, utraci, utracił badania, o, utracił pozwolenie na broń, jakiś tam teoretyczny incydent z policją. I zarejestrował cały przebieg badań w WOMP. Badania od początku z góry były skazane na negatywne. Nagrałem, jak psycholog zmusza mnie do podpisania negatywnej decyzji, przy czym zakrywała treść ręką po zauważeniu, że pani psycholog, że jest nagrywana, była wściekła, kazała przed podpisaniem dokumentu napisać, że się nie zgadzam z jej decyzją, oraz że zabrania mi te nagrania upubliczniać. Nagrałem. Również podczas wydawania przez uprawnionego lekarza decyzji, który mówi, że wydaje negatywną decyzję na polecenie pani psycholog I tak dalej, i tak dalej, tutaj hmm, Podobno według badania ten pan był, miał problem z alkoholem I teraz pytanie, co ja mogę z tymi nagraniami robić, czy takie badania trzeba uznać za fałszowanie opinii lekarskich i psychologicznych. No i problem jest taki, że no ile być może nagrywanie badań lekarskich, czy badań psychologicznych dla swoich celów jest jeszcze dopuszczalne, to ich publikowanie, czy w internecie, czy gdziekolwiek no, raczej podlega jakimś tam sprawom karnym, prawda? Oczywiście zapewne na wniosek osoby, która była nagrywana. Natomiast, no, czy to można w jakiś sposób wykorzystać? No, przypuszczam, że jeżeli ta osoba, która była badana, przepraszam, która badała nie za bardzo dostała jasną informację, że jest nagrywana, to, to jest tak nie za bardzo, że to można coś z tym zrobić. I sytuacja jest tutaj, wydaje mi się, podobna do nagrywania rozmów telefonicznych, prawda? Czyli jeżeli dzwonisz gdzieś, a jest rozmowa telefoniczna, nagrywana, to najpierw słyszysz jakieś dziwne formułki w trosce o twoje bezpieczeństwo. Nagrywamy, jeżeli się nie zgadzasz, to tam zrezygnuj z rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że podobny tutaj jest jakiś status prawny. Ale mówię, na, y, publikowanie danej osoby, wizerunku danej osoby, tutaj może być co najmniej kłopotliwe. Natomiast, no, czy jest jakieś obejście tego? Dobre pytanie, no, powiedzmy, zamazanie twarzy tej osoby, czy powiedzmy, puszczenie z jakiegoś fejkowego konta. No mówię, ten widz ewentualnie musiałby ze swojego jakiegoś powództwa cywilnego podać te te, te osoby o, o fałszowanie, znaczy domniemane fałszowanie opinii lekarskich i psychologicznych, natomiast no, w pierwszej kolejności musiałby wykorzystać drogę jakąś odwoławczą, prawda, czyli odwołać się od jednego i drugiego orzeczenia. I tak to mi się wydaje, że teoretycznie może być, ale jak masz jakieś inne zdanie, to chętnie usłyszę, bo Szczerze mówiąc, o ile powiedzmy nagrywanie policjantów jest powszechne już w tej chwili, to nagrywanie badań lekarskich czy psychologicznych to już tak nie za bardzo jest powszechne, aczkolwiek zaczyna się zdarzać głównie w związku z upowszechnieniem sprzętu do nagrywania. Czyli ten smartfon, który widzisz, może zarówno w wysokiej jakości nagrać coś tam, jak i nagrać zarówno dźwięk na dyktafonie, jak i nagrać Twoją twarz, Twoją twarz, czy Twój wizerunek sukrycia prawda? I nie jest to wcale tak trudne, jakby się wydawało. Nie mówię już o różnych kamerkach szpiegowskich, które są do tego celu przeznaczone. Słyszałem o zegarkach, słyszałem o długopisach, słyszałem tam o różnych jakichś innych sprzętach, także przypuszczam, że to wszystko będzie się nasilało. I cześć niezłomny, cześć zespół muzyczny. Odpowiem na drugie pytanie. Czy osoba z, z chorobą psychiczną może pracować na formie wiatrowej? Raczej nie. Raczej, raczej nie. Zależy jaka to jest jeszcze choroba psychiczna, czy to jest tylko jakaś tam zwykła nerwica, czy to jest depresja jakaś, czy, czy to jest choroba psychiczna z psychozą, czy, czy schizofrenia, ale raczej no, raczej trzeba sobie wtedy zadać pytanie, czy ta osoba nie jest zagrożeniem dla siebie, prawda? Czy będąc na wysokości, gdzieś tam wlezie na ten wiatrak, na samą górę i nagle nie pomyśli sobie, że jest to dobra droga do, dobry sposób do skrócenia sobie życia poprzez skok z takiego wiatraka, prawda? Osoba z depresją, pilot z depresją spowodował katastrofę samolotu. German Wings rozbił się gdzieś tam w Alpach, prawda? Sto kilkadziesiąt osób zginęło. No tutaj powiedzmy, może zginąć jedna osoba, ale co kłopotu narobi pracodawcy, to na robi niezłomny. Zapytałem się mojego pracodawcy, kiedy mi wyślę na badanie, odpowiedział, że mi zajebie zełba i już nie pracuję. No, jest czasami bardzo trudna sytuacja, kiedy no, musisz pracować na czarno, prawda? Czy pracodawca nie chce zatrudniać osób na tak zwanym legalu, i jeszcze ma duży wybór osób, które zgadzają się na takie warunki, prawda. Czyli są to różnego rodzaju alimenciarze, są to różnego rodzaju cudzoziemcy. No, przyjeżdża do Polski, Ukrainiec czy tam jakiś inny i na początku chce jakiejkolwiek pracy. Jeżeli chce jakiejkolwiek pracy, to często w, na jakimś okresie początkowym zgadza się na różne niekorzystne warunki z y, kodeksu pracy, przepraszam, na nie, niekorzystne warunki y, poza kodeksem pracy, czyli praktycznie robi na czarno, prawda, żadnych ubezpieczeń, żadnych składek. No z reguły sprawa wychodzi wtedy, kiedy jest jakiś wypadek w pracy i to jest tak zwana dupa zimna, prawda. Alimentiarze zgadzają się z prostego powodu, że biedny alimenciarz, jeżeli mają mu zabrać trzy czwarte wypłaty, to woli połowę dostać, czy trzy czwarte dostać tam do kieszeni, Pracować za jakąś yy, tam, formalnie na papierze, za jakąś tam najniższą, krajową. Tak, żeby mu tam coś tam zostało. Nawet żeby po prostu komornik nie był mu w stanie wsiąść na konto i zapierdolić. Prawda? Yy, tutaj oczywiście, ponieważ Hangout jest telefoniczny, masz szansę pogadania ze mną chwilę, jeżeli oczywiście jest taka ochota. Telefon 789 273 335 789 273335, tylko oczywiście liczcie z tym, że to wszystko po prostu pójdzie w eter. Witek Staszczyk, dobry wieczór panie Darku, w 2022 będę miał badania do książeczki wojskowej, wiem, że na kategorię A czy B nie mam szans o czapląsem i jednoocznością, ale czy jest jakaś szansa chociaż na kategorię D? To znaczy, Witek, chodzi ci tutaj o kategorie A czy B wojskowe, prawda? No, kategoria D, to tam no, trudno mi powiedzieć, zależy jaka choroba i chociaż jest spora szansa, bo ponieważ komisje wojskowe w tej chwili badają dosyć pobieżnie, komisje poborowe badają dosyć pobieżnie, to może się tego oczopląsu nie dopatrzą, natomiast no, jednooczność tutaj raczej jeżeli masz jakiegoś zeza, to na pewno wypatrzą, prawda? Czyli kategoria D to jakaś tam szansa jest, prawda? Niezłomny, pracowałem na legalu, tylko nie miałem badań. No, no, no, no, no nie było za bardzo na legalu ze strony pracodawcy, ponieważ przed przyjściem do pracy musisz mieć szkolenie BHP i musisz mieć badania lekarskie. I. i i ten pracodawca tak trochę dziwnie, dziwnie postąpił, bo przypuszczam, że gdybyś go teraz tam podtaśtał do inspekcji pracy, no jeżeli są inni pracownicy, którzy również nie mieli badań, to ten człowiek miałby trochę kłopotów. To wszystko w tej chwili jest, jakby to powiedzieć, twoja dobra czy zła wola. Fobos jeszcze raz. Mam pytanie, czy teraz choroba psychiczna może mieć prawo jazdy kategorii B? Dziękuję za odpowiedź. No, trudno mi powiedzieć. Spotykałem się osoby, że miały. Spotykałem się, powiedzmy, kiedy się badał na prawo jazdy, jeszcze choroby psychicznej nie miał lub nie była zbytnio objawiona, że tak powiem. Potem ta choroba gdzieś tam się pojawiała, na no prawo jazdy zostawiało, zostawało. Natomiast wiele osób jest takich, że jak już ma rozpoznaną chorobę psychiczną, to prawo jazdy jest raczej trudne do osiągnięcia, znaczy, jeżeli chodzi o badania lekarskie, prawda? Tutaj są te same problemy, co z tą pracą na tej farmie wiatrowej, lekarz musi ocenić, czy dana osoba, jest, że tak powiem, nie stanowi jakiegoś zagrożenia dla siebie i dla innych, prowadząc pojazd mechaniczny, prawda, czy jest świadoma tego, co tam robi i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to sprawa prosta. Także mówię, spotykałem zarówno, że mieli, chociaż było to częściej, że prawo jazdy dostał przed chorobą, czy w jakimś okresie, że ta choroba była w tak zwanej reemisji. Natomiast rzadziej się spotykam z prawem jazdy uzyskanym, jeżeli ktoś miał powiedzmy schizofrenię już, w trakcie, i przyznał się do tej schizofrenii w trakcie badań lekarskich, prawda? dostaje często pytania o zdjęcie różnych ograniczeń, przykładowo automatycznych, znaczy kodów ograniczeń, na przykład kodu 107, czy okulary jeżeli przeprowadziłeś sobie laserową korektę wzroku, czy kodu 68, czyli okulary takie jak te, okulary, jeszcze raz pokażę, prawda, czy kodu 68, jazda, że tak powiem, zakaz spożywania żadnego alkoholu w trakcie jazdy, czyli nie możesz mieć nawet do tego 0,2 promila. I jest to możliwe, oczywiście decyduje lekarz, no wiele osób tutaj przyjechało do mojej skromnej firmy, prawda. Pamiętam, wzruszyłem się, bo przyjechała do mnie aż osoba z Hajnówki, czyli Hajnówka, gdzie Wrocław, prawda, Wrocław gdzieś tutaj. Czy odwrotnie, Wrocław gdzieś, gdzieś, Wrocław gdzieś tutaj, Hajnówka gdzieś tutaj, jeżeli chodzi o, o krańce Polski, ale przyjechał Pan, Roz, porozmawialiśmy, załatwił co trzeba i wrócił zadowolony. Dawid, czy po rocznym zaświadczeniu abstynencji w WOMP psychiatra będzie się pytała o coś jeszcze? No na pewno będzie próbowała ustalić, czy to, czy, ta, czy, ta, czy to zaświadczenie o tej rocznej abstynencji jest takie no, prawdziwe, prawda? Czyli, czyli nie, że ktoś ci tam wypisał, a ty się jeszcze przyznasz, dopalenia marihuany, prawda, czy owszem, no mam abstynencję, ale czasami sobie piwo w sobotę trzasnę, prawda. Także no jeżeli jest to prawdziwe zaświadczenie i prawdziwa roczna abstynencja, no to może się tam pytać o jakieś choroby psychiczne, twoje choroby psychiczne w rodzinie, ale nie sądzę, żeby to tam miało jakiś większy wpływ, jeżeli takiej choroby psychicznej nie masz. Także. Jeżeli już zakwalifikowano cię jako alkoholika, czy powiedzmy złapano cię po raz kolejny i to roczne zaświadczenie abstynencji, czy alkoholowej, czy jakiejś narkotykowej potrzebujesz, to raczej bądź konsekwentny, że no, że nie, nie, nie przerywasz tej abstynencji jakimś piwkiem, czy tam jakimś czasem buszkiem, prawda? Czytam coś w tym stylu. I w zasadzie to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Dla tych, którzy śledzą trochę tego mojego wideo -vloga, W sobotę lecę do Rumunii na dokończenie kursu medycyny lotniczej. Prawdopodobnie wrócę z niego już jako lekarz, orzecznik pierwszej klasy, znaczy nie tyle samolotów, co pilotów samolotów, którzy, że tak powiem, latają różnymi Ryanerami, Wizarami, lotami i tak pilotów liniowych. Także zrobię po tym hangout. Także przez tydzień raczej z Rumunii nie będę nadawał, chociaż kto wie, może, może jak przyjdzie mi ochota, to jak będę miał dobre Wi-Fi, to może zrobię jakiś live na komórce, prawda? Z kraju pod tytułem Rumunia. Yy, o, jeszcze kolejne pytanie, Łukasz. Witam, panie Darku. Chciałem ubiegać się o prawo jazdy kategorii C, C. Plus A. Jestem jednooczny po zabiegu. Z frakcji minęło 5 lat. Wada się ustabilizowała. Nie mam widzenia stereoskopowego. Pytanie jest tylko jedno: czy na to słabiej widzące oko cokolwiek widzisz, prawda? Bo jeżeli nie widzisz nic, czyli masz oko, powiedzmy, teraz nie widzę nic, prawda? Jeżeli masz taką sytuację, że jedno oko widzi, drugie nie widzi, to na pewno ciebie nie dopuszczą. Natomiast jeżeli to oko cokolwiek widzi, nawet bardzo, bardzo słabo, czyli widzi dziesiąty rządek, ten, przepraszam, ten pierwszy rządek na górze, to szansę masz, prawda? Ale to musiałbyś mi na maila, czy gdzieś napisać, jaka, że tak powiem... Ta, ta, ta wada jest, ile widzisz, jaka jest ostrość wzroku. No i mam nadzieję, że, że wszystko będzie jasne. Także szanse są, natomiast mówię, jednooczność to nie jest tylko to, że brakuje ci jednego oka, tylko no możesz, nie, nie masz tak zwanej stereoskopii, ale to się w mózgu tworzy, prawda? Czyli nie widzisz stereoskopowo. Ale tu piszesz, że drugi rządek od góry widzę. No to, to masz szansę, prawda? Przynajmniej w mojej firmie byś raczej dostał, prawda? No ale różnie to bywa u różnych innych moich kolegów, prawda? Coś tam... Coś tam zaczną badać, i jak ci nie wybadają refrakcję złą, to pole widzenia to to, to ciam to, to wam to, prawda? Ale teoretycznie masz szansę, prawda? Dobra, słuchajcie, kochani, tutaj dzięki Fobosowi za miły lot, prawda? na pewno się przyda, natomiast niezłomny tutaj. Jeżeli dostałem kiedyś kategorię D, to czy mogę ubiegać się o zmianę kategorii A w wojsku? Raczej tak. Przepis tylko mówi, że kategoria E jest niezmienialna, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kategorię D, jest to wszystko do odkręcenia. Oczywiście, jeżeli się zdrowie poprawiło, ponieważ są sytuacje, że tam miałeś kategorię D na coś, wyzdrowiałeś, potrzebują teraz ludzi powiedzmy starasz się do policji, czy potrzebują, nagle wymyśliłeś sobie, że chcesz, posłużyłbyś wo w wojskach ochrony, obrony terytorialnej, no idziesz do komendanta WKU, oni ci tam jakąś skażą procedurę dokładnie jak to wygląda to nie chciałbym zmyślać bo co innego było lat temu 20 jak ja jeszcze w wojsku byłem i się czynnie takimi sprawami zajmowałem a co innego no niestety 15 20 lat poza firmą to, no, trochę duża, prawda? Miałem koartację aorty piersiowej, no pytanie niezłomne, na pewno miałeś koartację, czyli miałeś jakiś zabieg na otwartym sercu, Musi, musieli to jakoś tą aortę rozszerzyć, i teraz pytanie, czy nie było żadnych powikłań, czy bierzesz jakieś leczenie przeciwkrzepliwe, bo jeżeli bierzesz leczenie przeciwkrzepliwe, to szanse są małe. Pytanie, czy to było w dzieciństwie, czy to tą koarktację, koarktację, że tak powiem, wykryto ci później. no. Na pewno przydałaby się jakaś solidna opinia kardiologiczna, że ta koarktacja nie zagraża twojemu życiu. Łukasz, dzięki Panie Darku, spokojnego lotu nadmienię, że mam wszystkie testy, dodatkowe zaliczone psychotesty, olśnienie. Jestem kierowcą międzynarodowym kategorii B. Czyli operacja była, 13 lat, nic nie bierzesz. No, szanse są, wiesz, tylko, jakby się to powiedzieć, z głowy ja przepisu nie pamiętam jak, jak się traktuje operacje na otwartym sercu, operacje zastawek czy operacje dużych naczyń, prawda? W każdym razie, no musiałbym to, to sprawdzić według przepisów, natomiast no, no jakieś szanse masz, czyli zacząłbym od jeżeli mówię, jeżeli to była tylko kategoria D, a nie kategoria E, czyli kategoria D, to jest niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, natomiast kategoria E jest niezdolny do służby wojskowej w czasie wojny, prawda? Czyli kategoria D, pójść do komendanta WKU, wyjaśnić sprawę, załatwić jakieś orzeczenia od, czy opinię jakąś dobrą od kardiologa i, spróbować. Nic to nie kosztuje. Dobra, słuchajcie, starczy na dzisiaj, także dziękuję wszystkim za życzenia. Życzę mi tyle samo startów, co lądowań. No i już jakiś hangout zrobię tuż przed świętami i będzie dobrze. Także jeżeli masz coś do dodania, to zrób to już w komentarzu do tego wideo. Jak masz jakieś inne pytanie, to napisz na maila. W razie możliwości odpowiem i odpowiadam oczywiście na wszystkie pytania zadane w ciągu 24 godzin od tego hangoutu. Potem życie toczy się dalej, już nie mam czasu do hangoutu, z reguły wracać. Oczywiście gdzieś tutaj subskrypcja kanału, gdzieś tutaj filmik kolejny. I do zobaczenia, do następnego razu, kochani.